Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Marka Ewangelisty. Jego prawdziwe imię to Jan, Marek to jego przydomek. Był nastolatkiem, kiedy w jego domu Jezus postanowił urządzić wraz ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. Śledził Jezusa w noc zdrady. Widział jego krwawy pot w ogrójcu i pocałunek Judasza. Być może Jan Marek był również świadkiem który ujrzał stałego Pana oraz został napełniony Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, gdyż również to wydarzenie miało miejsce w jego domu. Święty Marek stał się uczniem Chrystusa i towarzyszem świętego Piotra. Marek wiernie spisywał dobrą nowinę, którą święty Piotr głosił katechumenom w Wiecznym Mieście. Dziś ta sama Ewangelia jest głoszona we wszystkich językach, i w każdym miejscu świata. Święty Marek stał się narzędziem, którym posłużył się Bóg. Czy przyjąłem Jezusowe polecenia, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Czy raczej rozglądam się wokół siebie i czekam, aż inni podejmą to wezwanie? Każdy bez wyjątku jest wezwany do głoszenia Słowa Bożego, ale każdy we własny sobie sposób. Nie wszyscy muszą stać na ambonie i nie wszyscy za Ewangelię są zobowiązani oddać własne życie. Czasem wystarczy niewiele. Podesłać komuś link do dobrego filmu na YouTubie. Przyznać się do wiary przed innymi ludźmi. Ale przede wszystkim żyć na co dzień tymi wartościami, które przekazał nam za pośrednictwem apostołów i ewangelistów Jezus Chrystus jaka jest moja decyzja.